Jeszcze raz ulica 1 Maja w Kowarach widać jakiś poniemiecki napis przetrwał prawie 70 Też. lat co oznacza, nie za bardzo wiem, tabak to chyba z papierosami ale niestety nie znam tak dobrze języka niemieckiego a budyneczki obok już ładnie otynkowane. Czyli okna plastikowe polskie, napis niemiecki. Idziemy dalej.